Kasia kombinuje jak się tutaj włamać do kosmetyków. Tak. Już mam kilka tutaj upatrzonych rzeczy. Trzeba tylko wybić szybę. Kasiu, oni niedługo tworzą. Nie, no nie wiem czy tworzą. Bo nie ma nawet godziny tutaj. A dzisiaj nie niedziela, to nie otworzą. Myślisz, że nie dla turystów? To ja raz A tu jakie ładne akustyczne rzeczy? Nie, no na pewno. Za czy biśliczne. Mam jakie kotki ładne. Pięknie. W sumie 10 niedługo, nie? No, no albo no, od no, 11.00. Idziemy wracać może. No, bo może? Ja tu sama zapuszczę żurawię. Jesteśmy w centrum Polanicy Zdrój. Ot, tak sobie wygląda. Przy tym kwiatku faktycznie ładnie wygląda. Końcówka lata. A tak jak ładnie. Kolorki przepiękne. Out, and try to cut a pine tree down Fell through the ground Like, like an alice Oh what a sound This must be a nest I got rocks and sticks against my chest I'm Alice A I'm a I'ma grow you wild roses, so you can learn to be kind. To King of Hearts to arm all roses, so you can learn. Teraz trochę zwiedzania Polenicy zdrój nocą Oh what a start Inside out and upside down No stress I'ma clean up this mess La Like Alice First hand me scissors Then ring at the Heavy artillery Oh, justice is my middle name I'm Alice I'll grow you white roses. No i to tyle, jeżeli chodzi o z Zdrój, to co zobaczyliśmy, jeżeli chodzi o miasto, jeżeli chodzi o parki, o zdrowiska. Koniec. Do domu. I went out and tried to cut a pine tree down, fell through the ground. What a sound This must be a nest I got rocks and sticks against my chest Wipe my eyes.